NIK po raz kolejny zwraca uwagę na niestabilną sytuację finansową niektórych strategicznych spółek hodowlanych, a także na niewłaściwy nadzór właścicielski. Izba skierowała również wniosek do ministra aktywów państwowych o ponowne przeniesienie siedmiu takich spółek pod nadzór Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Mimo, że zajmują się one hodowlą nowych odmian roślin uprawnych i doskonaleniem zwierząt gospodarskich, Kilka miesięcy temu zostały przekazane do Krajowej Grupy Spożywczej, która głównie produkuje i przetwarza cukier, zajmuje się przetwórstwem owocowo-warzywnym i sprzedażą nawozów sztucznych. W opinii NIK istnieje więc zagrożenie, że przeniesione tam spółki, które prowadzą działalność niedochodową, ale wciąż są istotne dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego państwa, mogą w opinii NIK zostać sprzedane prywatnym firmom w całości lub częściowo.